Cześć dobry tu łukasz fotografuje. Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku. I nie, wcale nie zmieniłem tematyki mojego kanału, nie przechodzę na recenzowanie diet pudełkowych, ale dzisiaj zrobimy sobie unboxing mojego najnowszego aparatu. Także zapraszam do oglądania. Jednak zanim przejdziemy do rozpakowania tego pakunku, pozwólcie, że jeszcze na chwileczkę odsunę go na bok i wrócę. Tak, troszeczkę nostalgicznie, do marki Canon, z którą związany byłem od początku swojej przygody fotograficznej, czyli przez ostatnie 12 lat. To jest mój ostatni Canon 5D Mark IV, którym przez ostatnie 2,5 roku zrobiłem ponad pół miliona fotografii. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem, co mi tacy, którzy potrafią więcej, natomiast ja byłem z niego bardzo zadowolony tak naprawdę do ostatniej chwili, bo jeszcze w ostatnią sobotę fotografowałem nim ślub i dobrze nam było razem. Ale stwierdziłem, że czas na zmiany, czas zmienić coś w swoim życiu, czas iść dalej. Dlatego też z marką Kaną się żegnam, były to naprawdę wspaniałych 12 lat i te 12 lat zawsze będę dobrze wspominał, z tego względu, że to dzięki tej marce wyewoluowałem z zapalonymi do hobbysty do profesjonalnego fotografa zawodowego. A dzisiaj mamy przed sobą, przed nami tego typu pakunek. Na początku śmiałem się, że yy, nie będę zmieniał kategorii w jakich nagrywam filmy i nie będę Recenzował kateringów dietetycznych z tego względu, że tak to może wyglądać. Taka to torba. Jestem troszeczkę zawiedziony, powiem szczerze, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób przekazali mi pudełko z aparatem. Jak możecie teraz zobaczyć na krótkim filmiku. To jest jeden z fotografów, który otrzymał swój aparat. I zobacz, jest zupełnie inna torba. Przy tej marce jednak sprzedawcy powinni zadbać, aby była to troszeczkę inna torba. Troszeczkę bardziej z klasą, a nie zwykła papierowa za 75 groszy w pierwszym lepszym sklepie. Przejdźmy do rzeczy. Mamy tutaj kartonowe pudełeczko zapakowane. Dobra, noża nie wziąłem otwieramy. Jeżeli chodzi o markę Leica, to jakikolwiek aparat byście nie kupowali, to zawsze będzie przychodził w tego typu pudełeczku. Jest to pudełeczko zewnętrzne. Otwieramy szare pudełeczko. Naszym oczom ukazuje się przepiękne, czarne, czyste, minimalistyczne pudełeczko SL. Lajka SL2S. I właśnie tego to aparatu unboxing będziemy robili w dniu dzisiejszym. Na samym początku witają nas papierzystka, czyli 3-miesięczna licencja na y, Adobe Photoshopa, Lightrooma. Mamy tutaj również certyfikat z numerem fabrycznym oraz informacją że ten produkt był pakowany przez taką i taką osobę, a nad produkcją czuwała ta i ta osoba. Bardzo fajna rzecz, z tego względu, że jak możecie zauważyć, są to autentyczne podpisy na tym certyfikacie, nie są to na druki. Szybka instrukcja w języku niemieckim, z tego względu, że te aparaty są produkowane w Niemczech. Instrukcja o obsługi w języku angielskim. Tutaj jeszcze jakieś papieżyska. The International Laika Society. O, i proszę, zaproszenie do klubu lajki I przez pierwszy rok mam członkostwo za darmo. Wyjmujemy gąbeczkę i w ten oto sposób wygląda Środek. Jest to troszeczkę inaczej zapakowane niż w lajce Q2 z tego względu, że aparat jest nieco większy. Nie ma już tych takich fajnych szufladek, które otwieraliśmy. Tada! Zapakowany. Folie. Aparat. Akcesoria. Woreczki. Piękne. Z logotypą like Bardzo miłe w dotyku. A w nim mamy ładowarkę. To jest bardzo fajna rzecz z tego względu, że church mamy na górze. Lampka mryga, jak jest ładowanie. Natomiast jeżeli osiągnie 80% bateria, to wtedy zapala się ta dolna lampka. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajny. Gadżet. Ja to bardzo często wykorzystuję przy lajce Q2. Drugi woreczek. Również z logotypem. Tym razem mamy czarną baterię. Bateria nam się przyda. Inaczej aparatu nie włączymy. Tutaj mamy zapakowany pewnie pasek. Tak jest. Strasznie mi się on nie podoba. Jest taki czarny, jest taki mijaki. Ani przy kanonie, ani przy lajce nigdy nie nosiłem fabryczy... fabrycznie dodawanego paska, z tego względu, że jakoś mi one nie leżą. Ostatni woreczek, a w nim znajdujemy dwa kable do ładowania. Gniazdko amerykańskie i gniazdko polskie. Zostawiamy tylko baterie. I aparat. Aparat jest zapakowany w tego typu zwykłą folię. Jakby zapakowali w taki czarny woreczek byłoby zdecydowanie milej, zdecydowanie fajniej. I przed naszymi oczami ukazuje się, złapie fokus złapie tego typu czarna lajka SL2S. Tutaj mamy przycisk, którym odpinamy sobie obiektyw. Zaraz przy obiektywie mamy dwa przyciski. Oba te przyciski są w 100% programowalne i to jest to, co niesamowicie mi się podoba w tej marce, w tych aparatach. Wszystkie przyciski są przyciskami, które indywidualnie pod siebie można ustawić. Czyli naciskam ten przycisk, przytrzymuję i za chwilę na wyświetlaczu mi się pokazuje lista menu i wybierając sobie z tej listy daną pozycję mogę zaprogramować, do czego ten przycisk ma służyć. Tutaj jest lampka pomocnicza która podświetla w kolorze pomarańczowym to, co się znajduje przed nami, aby pomóc autofokusowi. No i czerwone logo. Ja pewnie będę zmieniał to na czarne, napiszę do Weslar, żeby mi przysłali czarne logo, żeby aż tak bardzo się nie rzucało to w oczy. I coś, co mi się bardzo podoba, to jest to, że napis lajka like jest cały czarny. Zarówno w jak i SL2 te napisy były białe, co powodowało, że ten aparat niesamowicie rzucał się w oczy. Mamy teraz Tutaj z przodu pokrętło albo od czasu, albo od przesłony. To wszystko zależy od tego, jak sobie zaprogramujemy. Kolejne dwa klikalne, programowalne przyciski. Wyświetlacz, na którym wyświetlają nam się obecne ustawienia fotografowania. Oraz stopka na y, lampę błyskową. To teraz przechodzimy do ścianki tylnej. Mamy włącznik, wyłącznik, tutaj mamy kolejny programowalny przycisk, tutaj mamy joystick, którym możemy przybliżać wykonaną fotografię, a także wybierać sobie gdzie fokus ma ostrzyć, jeżeli nie mamy włączonego inteligentnego wykrywania twarzy. A tutaj pokrętełko albo od czasu, albo od przesłony. Tutaj znajduje się przycisk play, który możemy oglądać fotografię, przycisk funkcyjny, kolejny przycisk programowalny przez nas oraz wejście do menu. Duża muszla oczna, w środku również wyświetlacz, wyświetlacz, który możemy sobie ustawić na 60 albo 120 klatek, w zależności od tego, jak płynny obraz chcemy mieć. Pokrętło do ustawiania dioptrii, do korekcji wzroku. Jeżeli ktoś ma na plus, to przekręca. Tutaj. jeżeli ktoś ma minusy, to przekręca w ten sposób, a u dołu prosta konstrukcja, tutaj mamy e, wajchę, to jest właśnie fajne, że jak raz naciśniemy to nie wyjdzie, musimy jeszcze lekko nacisnąć i wtedy wyskakuje nam bateria. Stopka, podstatyw oraz y, jak mocujemy sobie grip'a tutaj na dole, to to zdejmujemy i wtedy jest jakiś tam połączenie. Tutaj na bocznej ściance slot na dwie karty SD, co mi się strasznie podoba z tego względu, że no jednak tutaj chodzi o bezpieczeństwo danych, o to, żeby dane gdzieś nie wyparowały. Możemy fotografować na jedną kartę, jednak ja jestem zwolennikiem, żeby zawsze używać dwóch kart. A z tej strony mamy jeszcze coś takiego, taki, taki, taki gumowy otok. Pozycja pierwsza tutaj, możemy podłączyć aparat pod powerbanka i wtedy mamy ładowanie albo zasilanie. Mamy HDMI, mamy wejście mikro oraz wejście na słuchawki, jak i również oba porty służą do tego, aby podłączyć wężyk spustowy, jeżeli nie będziemy podłączali mikrofonu lub słuchawek coś za co bardzo lubię, szanuję tak naprawdę kocham tę markę, to fakt, że to wszystko jest takie niesamowicie minimalistyczne. Jest to kanciate, nie jest to opływowe, a jednocześnie jest w tym niesamowita prostota podobnie jak w lajce Q2 włączę ten, odpalę podepne obiektyw i zacznę po prostu fotografować z tego względu, że konfiguracja tego aparatu trwa tak naprawdę 3 minuty z tego względu, że menu jest niesamowicie proste i niesamowicie intuicyjne, tak samo jak cały aparat. To jest raczej aparat dla osób, które mają większe dłonie. Osoby z mniejszymi dłońmi mogą mieć delikatne problemy. Chwyt jest bardzo pewny, bardzo dobrze leży w dłoni. Bardzo solidna konstrukcja. Tutaj mamy takie zagłębienie, żeby chwycić sobie rękoma. Bardzo długo czekałem na ten aparat. Informacje o nim otrzymałem w listopadzie ubiegłego roku. Już byłem zdecydowany, że będę brał SL2, że jakoś przeboleje te 50 milionów pikseli, które ona ma, ale znajomy powiedział Łukasz, wstrzymaj się, będzie coś dla Ciebie, będzie Coś, co sprawi ci radość jako fotografowi ślubnemu, lajka ma wypuścić aparat 24 milionowo pikselowy. Bardzo się cieszę, że poczekałem z tego względu, że mam aparat, który nie generuje mi przepotężnych rawów. SL2, ta matryca 47 milionów pikseli, prawie 50, generowała rawy na poziomie 100 MB za jednego rawa. No to. Dla mnie to jest zupełnie bezużyteczne i co najgorsze nie można było w żaden sposób zmniejszyć tego tylko każde zdjęcie to 100 mega, 100 mega, 100 mega, chwila, moment i cała karta jest zajęta. Natomiast ten 24 MPX, czyli do fotografii ślubnej, do sesji, do fotografii komercyjnej, czyli tych wszystkich kategorii, które uprawiam, puszka wręcz idealna. Jak tylko wrzuciłem informację na Instagrama, że będę zmieniał całkowicie system, dostałem od Was naprawdę masę wiadomości i tam były pytania, czy to będzie R6, czy to będzie R5, czy to będzie Sony Alpha a 74 Jednak ja jestem taką osobą, która całe życie idzie pod prąd, całe życie inaczej niż wszyscy. Nie mogłem mieć kanona R6. Wiktoria ma kanona R6, fotografowałem nim kilka ślubów, kilka sesji. I fakt, jest to naprawdę inteligentny aparacik. Nie bardzo leży mi w ręku. Jest zdecydowanie za lekki. Dużym minusem jego jest wizjer, który jeżeli popatrzymy przez niego to strasznie ociepla obraz. Nie oddaje w 100% tego, co jest widoczne przed e, obiektywem fotografa, więc no nie podobał mi się za bardzo. Z Canon R5 wspaniała maszyna, kontynuacja Canon 5D Mark IV, tylko bez lusterkowego. Z tym, że znowu 50 milionów pikseli, czyli niesamowicie duże RAWy, coś co mi jest zupełnie niepotrzebne. Do tego Gniazdo SD i gniazdo CFAST. Jedna karta CFAST około 1000-1200 zł, więc stwierdziłem, że no niestety, ale kanon się nie popisał. Z kolei na rynku pojawiło się jeszcze Sony A74, jednak mam bardzo podobne zdanie co mój kolega Adrian, nie wypowiem go na głos. Sony to Sony, niech sobie będzie, nie jest dla mnie. Dlatego jest lajka SL2S. Mam nadzieję, że będzie mi się nią naprawdę dobrze i przyjemnie fotografowało. Po lajce Q2, którą fotografuję już ponad dwa lata i nie zdążyłem jeszcze zrobić podsumowania tego aparatu. Nie zdążyłem Wam o nim opowiedzieć po, po, po roku, po dwóch latach użytkowania, bo to już wkrótce listopad i dwa lata będzie, jak, jak ją mam i jak ją fotografuję. Pora... Żeby całkowicie przejść na tą czerwoną kropkę przez niektórych fotografów niesamowicie znienawidzoną. Nie wiem dlaczego. Aparat, jak aparat. Ważne, żeby pracował, ważne, żeby robił dobre zdjęcia, a przyznam, że jego prędkość jest naprawdę niesamowita z tego względu, że w trybie szybkim 9 klatek na sekundę, a jeżeli przełączę gawkę z trybu hybrydowego na tryb elektroniczny, to wtedy mam aż 25 klatek na sekundę zapisu nielimitowanego. Co ciekawe, bo tutaj bufor w tym aparacie jest naprawdę bardzo pojemny. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobnie jak Canon 5D Mark IV, Canon 5D Mark 3, Canon 5D Mark II na Canon 350D, również Leica SL2S będzie mi dobrze służyła i zrobi więcej niż 500 tysięcy klatek w niecałe 2i. Pół roku. Jeżeli Wam się podobał ten filmik, zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapeczki w górę. A jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście odsyłam na dół do sekcji komentarzy. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.